To wideo jest dla Ciebie, jeżeli jesteś osobą niedosłyszącą i zastanawiasz się, jakie są normy dla yy, normy słuchu, oczywiście dla kwalifikowanego pracownika ochrony. Być może spodobał Ci się ten zawód. I zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Mam niedosłuch i nie słyszę szeptu z odległości 3 metrów koryguje to aparatami słuchowymi i czy przejdę badania na kwalifikowanego pracownika ochrony. Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę sięgnąć do wskazówek Instytutu Medycyny Pracy i norma mówi, że podczas badania obułusznego wymagana jest od Ciebie zdolność słyszenia szeptu z odległości co najmniej jednego metra oraz zachowane tak zwane słyszenie kierunkowe, czyli każde ucho musi coś słyszeć. Oczywiście, no nie są to jakieś zbyt wygórowane normy, ale znowu nie wyczytałem nic we wskazówkach o możliwości korekcji aparatem słuchowym, czyli jeżeli ten jeden metr osiągasz za pomocą aparatu, no to tak raczej Cię mogą nie dopuścić. No, jaka jest, y, jakie jest rozwiązanie tego problemu? No, albo wiesz, czy słyszysz, czy nie słyszysz, no, albo po prostu pójdź do lekarza, najlepiej laryngologa i y, niech się zbada i po prostu stwierdzi, czy słyszysz z jednego metra z co najmniej jednego metra, czy nie słyszysz. I to byłoby dla lekarza takiego jak ja, lekarza uprawnionego do badań pracowników ochrony, kwalifikowanych pracowników ochrony, do dopuszczenia Ciebie do tych zadań tego pracownika kwalifikowanego. Także, w sumie na tym kończę. Mogę tylko powiedzieć, że normy słuchu ulegają ciągłemu obniżeniu. Jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu nie było do pomyślenia, że osoba prawie że niesłysząca Zostałaby pracownikiem ochrony. Odbywały się badania laryngologiczne dosyć takie surowe, a w tej chwili można tylko się cieszyć, że środowiska osób głuchych i niedosłyszących wywalczyły to, że praktycznie norma jest taka zaledwie tego jednego metra. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony. Yy, też badałem osoby z niedosłuchem, większość z nich przeszła. Natomiast, jeżeli Ty nie przeszedłeś, jeżeli chcesz się coś dowiedzieć ode mnie, to napisz to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście dotyczy to yy, pod tym filmem tylko badań słuchu. Natomiast, jeżeli interesuje Cię mój kanał, zasubskrybuj go tutaj, kliknij w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik yy, z badań pracowników ochrony.